Cześć, z tej strony Michał z Telecube. W tym filmie dowiesz się, jak przejść proces rejestracji i rozpocząć okres próbny oraz jak efektywnie go wykorzystać. Zatem zaczynamy! Wejdź na naszą stronę telecube.pl łamane przez rejestrację lub będąc na naszej stronie internetowej w dowolnym miejscu, w prawym górnym rogu kliknij przycisk wypróbuj za darmo. Przejdź do sekcji z pakietami wirtualnej centrali. Zapoznaj się z nimi, wybierz pakiet odpowiedni dla Twojej firmy i kliknij pod nim w Wypróbuj za darmo. Aby przejść do formularza rejestracyjnego, podaj numer NIP swojej firmy, zaznacz wekapcze i kliknij Dalej. Następnie wypełnij formularz rejestracyjny wpisując dane firmy i Twoje dane kontaktowe oraz zaznaczając pola przy obowiązkowych zgodach. Na koniec kliknij Utwórz moje konto. Po otrzymaniu formularza skontaktujemy się z Tobą mailowo lub telefonicznie. Otrzymasz od nas również maila z wiadomością aktywacyjną. Będzie ona zawierać login i hasło do panelu oraz link aktywacyjny. Po kliknięciu w link będziesz mógł automatycznie zalogować się do panelu klienta i rozpocząć okres testowy. Okres testowy trwa 14 dni. W jego ramach możesz sprawdzić możliwości, jakie posiada nasza centrala. Przede wszystkim zapoznać się z panelem klienta, aktywować numery stacjonarne i numery wewnętrzne, zbudować schemat centralki i zweryfikować skuteczność jej działania oraz wykonać testowe połączenia bądź wysyłkę wiadomości SMS czy e faksów i prześledzić je w bilingu połączeń. Aby Ci w tym pomóc, otrzymasz od nas dostęp do panelu i wszystkich funkcji wybranego przez Ciebie pakietu oraz środki pieniężne na testowe rozmowy czy SMS-y. Dodatkowo zaopatrzymy Cię w numery stacjonarne i aplikację Telecube SIP do realizacji połączeń poprzez laptop lub komputer, dzięki czemu będziesz mógł testować Telecube niezależnie od Twojej aktualnej usługi telekomunikacyjnej. Uzyskasz od nas również niezbędne pomoce dydaktyczne, w tym wideo-tutoriale oraz będziesz mógł skorzystać z multikanałowego wsparcia naszego działu BOK. Życzę Ci udanych testów.